Rozpoczynamy kolejny film z Harry hardkorowy, Staś Taś, z XPL. Dzisiaj będziemy się włamywać na budowę. Piska budowa. Yy, cztery wielkie bloki się budują, na razie są małe. Wyczekaliśmy na dobry moment. Konstruktywnie spędzając czas na dyskusji. Teraz, teraz, teraz. oj. Kurwa, pan Kurwa, oto. Tak, idealnie te same oczy. Nie widać, już to albo nie. Jak te, teraz jest, jest niebezpiecznie, że sobie ktoś nie chce czas, bo zaraz ktoś stop może wyjść. Jestem A nie widać go. Stąd nie widzi. co pan tu robi? Ja widziałem twój cień. Soudan. To też tu chyba, też jest. Wziąłem i typiara. piara. Widziałem. Widziałem. tam? tam i tu Widziałem Nie. tu piara. Widziałem i tu piara. nie i teraz piara. Ja, jest ja. Слышь, не видим лишь. что ты давай на фоне уже. Слышь, Widać. Nikogo nie ma. On teraz tutaj przez chwilę. Stał, bo to tuż przy nas. I to był jakiś kierownik jeszcze. Chodzi sobie bez kasku i jest papierem jest PKP Ale, ale myśmy farta w zasadzie, że ten nie przetrzymył, tylko poszedł sobie tam do bud Nie, a teraz tutaj już myślę, że, że nam się nie uda wejść głębiej niż weszliśmy Musimy wejść też, kiedy nie będzie stróża. Albo no. panu musicie zająć Kończymy? No. i tak dalej. Lajkujcie. Jakie jest fajne w pożądaniu? Chyba się ma.